Witam. Dzisiaj będziemy tworzyć nowy projekt. Już nagrywaliśmy pulpit, a teraz utworzymy nowy projekt. Nowy projekt możemy wtedy utworzyć, jeśli mamy już jakieś materiały do obróbki. Na przykład pliki wideo, dźwięki, fotografie. Możemy utworzyć. Nowy plik, klikając na nowy projekt. Możemy też kliknąć na ten zielony prostokącik i wybrać Utwórz Projekt. Wpisujemy jak zwykle tytuł. Klikamy pusty projekt. Wybieramy rozmiar. Weźmiemy HD. I klikamy OK. Wybieramy pusty slajd. Pojawiła się kanwa. Przechodzimy w adnotację. Wybieramy wideo. Wybiorę tutaj tylko dwa klipy. Wideo. Klipy dodajemy do programu pojedynczo. Klikam otwórz, wskaźnik przesuwam tutaj i tutaj umieścimy drugi klip na końcu pierwszego wchodzimy w wideo i wybieram ten klip klikam otwórz, może puszczę Zwróćcie uwagę na połączenie tych dwóch klipów, puszczę, widzicie coś białego między nimi. Aby tego nie było, najlepiej jest połączyć te dwa klipy. Aby je połączyć, trzeba najpierw je zaznaczyć. Klikając Control, plus A, albo klikamy na jakikolwiek klip prawym przyciskiem myszy i wybieramy zaznacz wszystko. Dwa klipy są zaznaczone i teraz je połączymy. Na osi czasu wybieram ikonkę Połącz obiekty audio wideo Widzimy tutaj po połączeniu tych dwóch klipów taką czerwoną linię pionową. Czerwone linie oznaczają, że klipy są połączone na stałe. Musimy teraz I widzimy, nie ma białego odstępu pomiędzy dwoma typami. Dlatego najlepiej jest je łączyć, aby później po renderacji filmu nie było jakikolwiek niespodzianek. Będę eksportował film na zewnątrz tego programu. Klikam na zakładkę Eksport, klikam na wideo. Wybiorę tym razem nie MP4, a AVI. Wszystko pozostawiam bez zmian i klikam OK. Możemy zobaczyć wynik końcowy. Klikamy na tak. Jak widać, nie ma żadnych niespodzianek po zrobieniu filmu w tym programie. Mamy film jakości HD. To na razie. Cześć.